W ten wieczór, przepiękny, radosny, zerkamy niebo do Ciebie, co kryjesz w nieskończoności, Jezu, czekamy na Ciebie. I Tobą się podzielimy By wszyscy na tej planecie Wiedzieli o Twoim świecie, Hej Jezu, usiądź Szukamy Urodziny Twoje będą Na Ciebie wszyscy czekamy Hej Jezu Usiądź z nami Szukamy Urodziny Twoje będą Na Ciebie wszyscy czekamy